Partnerami tego odcinka są Akademia Progres Kursy online w obszarze Zarządzania jakością oraz optymalizacji procesów Promotion V Tworzymy i prowadzimy Twój firmowy kanał na YouTube. Subskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwoneczek aby być na bieżąco z jego treściami Linki do partnerów odcinka, naszych szkoleń oraz usług dostępne w opisie wideo Dzień dobry w naszym kolejnym wideo z serii Poniedziałek jakości Dzisiaj będziemy poruszać sobie temat wskaźników. Temat wskaźników procesowych poruszaliśmy tak naprawdę już nie raz. Natomiast jest to na pewno o tyle ciekawy i niewyczerpany temat, że na pewno warto o nim powiedzieć więcej. Dzisiaj tytuł naszego odcinka jest myślę, że na tyle ciekawy, że powiemy sobie o najlepszym wskaźniku procesowym. Czy... Taki istnieje, a jeżeli tak, to który to właściwie jest? Oczywiście na początek nie mogę zapomnieć o tym, aby zachęcić Cię do subskrybowania naszego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A jeżeli znasz kogoś, komu ten temat może się spodobać, kto może być zainteresowany tematem jakości, norm ISO, zarządzania procesami, wskaźników procesowych, to również Warto mu to wideo podesłać. Dobrze, zatem przejdźmy sobie tak naprawdę do meritum, czyli o tym, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Wskaźniki procesowe. Choć tak jak wspomniałem o tym temacie już mówiliśmy, na naszym kanale możesz odszukać sobie podcasty lub odcinki związane ze wskaź wskaźnikami procesowymi, natomiast dzisiaj postanowiłem nagrać wideo tak naprawdę wynikające z tego, że na ostatnich audytach, jakie realizowałem, miałem okazję dość mocno w trzech, dość sporych firmach przyjrzeć się temu, w jaki sposób funkcjonują wskaźniki. A że były to firmy z trzech różnych, odrębnych branż, to zauważyłem, że tak naprawdę wszystkie firmy z różnych branż mają podobne problemy, jeżeli chodzi o wskaźniki, a tak naprawdę ustalenie tego najlepszego, optymalnego wskaźnika. Były to audyty związane z certyfikacją normy ISO 9001, czyli systemu zarządzania jakością. Oczywiście, jeżeli chodzi o wskaźniki, to o wskaźnikach możemy rozmawiać zarówno w systemach niecertyfikowanych, w systemach bezpieczeństwa informacji oraz w wielu innych typowo branżowych. Tak naprawdę wskaźniki są elementem podejścia procesowego, więc tak naprawdę w każdej firmie, która chce zarządzać, sterować swoimi procesami, operacjami, wskaźniki odgrywają niesamowicie ważną rolę. Na początku zadajmy sobie może pytanie, po co właściwie nam są wskaźniki? No, odpowiedź jest prosta, aby mierzyć, ale mierzyć właściwie coś. I teraz pojawia się pewien element, który ja poruszam podczas moich spotkań z klientami, podczas wdrożeń, audytów, czyli właściwie po co w Waszej firmie mierzy się wskaźniki. Najczęstsza odpowiedź, jaką uzyskuję, to po to, aby badać efektywność. Oczywiście jest to odpowiedź prawidłowa i bardzo dobra, ale pytanie, czy wskaźniki są nam potrzebne tylko do tego, aby badać efektywność, no, oczywiście, że nie, ponieważ wskaźniki pozwalają nam nie tylko mierzyć efektywność danego zadania, procesu czy operacji, ale mamy też wskaźniki informacyjne, które mają nam informować na przykład o stanie realizacji projektu lub o osiągniętym wyniku. Mamy też tak zwane wskaźniki rezultatu, które mają nam pokazywać efekt końcowy zrealizowanej operacji, zrealizowanego zadania lub samego procesu czy projektu. Dlatego też wskaźniki nie zawsze są tylko do mierzenia efektywności, ale mamy też wskaźniki informacyjne oraz wskaźniki rezultatu. Najczęściej organizacje skupiają się na pomiarach wskaźników efektywności, natomiast nie zapominajmy o wskaźnikach rezultatu oraz o wskaźnikach informacyjnych, ponieważ też potrafią dać nam dużą wartość, do optymalizacji i sterowania nie tylko procesem, ale często produktem, usługą lub całym projektem. Czy powinniśmy mierzyć wszystko i zawsze? I tutaj znów, niestety często to, co możemy znaleźć w normie ISO 27001, czyli bezpieczeństwo informacji, widzę tak zwaną nadmiarowość i to nadmiarowość tam, gdzie nie trzeba, w zarządzaniu, w pomiarach wskaźników. Co to oznacza? Po prostu wiele firm wymyśla wskaźniki na siłę, wdraża wskaźniki na siłę, i potem, na przykład, specjaliści od jakości, od systemów dziwią się, dlaczego mój zespół nie chce mierzyć wskaźników, uchyla się przed tym zadaniem i jest to no, po prostu nieoptymalne. A mianowicie właśnie dlatego, że narzucamy ludziom wskaźniki które tak naprawdę nie dają nam żadnej wartości. Oczywiście może się nam wydawać, że wszystko zawsze warto mierzyć. No nie zawsze tak jest. Każdy, każdy wskaźnik trzeba analizować, czy on właściwie da nam informację, da nam wartość, ponieważ no, każdy wskaźnik da nam informację. Ale czy ta informacja no, będzie nam realnie przydatna do sterowania procesem, do zarządzania organizacją, do optymalizacji. I tak przykładowo spotkałem się na przykład z takim pomiarem wskaźników, jak liczba przyjętej korespondencji w sekretariacie. No sam wskaźnik jak wskaźnik, jakiś wynik nam da. No ale teraz pytanie, czy osoba, która przyjmuje tę korespondencję w sekretariacie, codziennie spisuje, potem liczy i tak dalej, czy na pewno nie traci czasu na realizację tego wskaźnika? Czy ten wskaźnik faktycznie nam coś daje? Oczywiście, jeżeli odpowiedź jest tak, daje nam informację, którą możemy wykorzystać, to jest on jak najbardziej ok. Ale chcę Ci pokazać tylko, że warto pod tym kątem wskaźniki sobie przeanalizować, żeby nie okazało się, że połowa wskaźników jest tylko po to, aby były one sztucznie wdrożone w naszym systemie lub aby je pokazać tylko podczas audytu certyfikującego. Nie tędy droga. Możemy też Zastanowić się właściwie, gdzie w normie ISO 9001, czyli w normie dotyczącej zarządzania systemami jakości, mamy informację o obowiązku wskaźników. Oczywiście nie ma tam informacji o samym obowiązku, natomiast na początku powiedziałem, że wskaźniki są jednym z elementów podejścia procesowego. Norma ISO 9001 i system zarządzania jakością oparty jest właśnie o podejście procesowe. W punkcie 4.4.1 możemy znaleźć zapisy, które mówią nam o tym, że organizacja powinna określić procesy oraz kryteria, metody łącznie z miernikami i wskaźnikami i tutaj uwaga, niezbędnymi do nadzorowania procesów. Nie oznacza to, że my musimy zawsze i wszędzie identyfikować, planować i układać wskaźniki. A tylko tam, gdzie jest nam to niezbędne do nadzorowania, monitorowania procesów. Dlatego też sama norma ISO 9001 nie wskazuje nam na to, że my do każdego procesu musimy mieć zidentyfikowany wskaźnik. Tam, gdzie to niezbędne. Pamiętajmy o tym, aby po prostu nie przesadzić. Jeżeli miałbym określić taką jedną najważniejszą rzecz, oczywiście to nie jest jedyna ważna, ale jedną najważniejszą rzecz, jeżeli chodzi o proces zarządzania wskaźnikami, to na pewno byłoby to zbieranie danych. To jest element, który niestety bardzo często identyfikuje podczas audytów. Czyli organizacje wdrażają procesy zarządzania wskaźnikami, natomiast pozyskanie danych do konkretnego wskaźnika jest tak oporne i tutaj nie mówię o oporności ludzi, ale o oporności samych systemów lub zbierania danych. Najlepsze wskaźniki to takie, do których dane jesteśmy w stanie zebrać w sposób automatyczny, czyli liczy nam je Excel, Liczy na je. Jakieś oprogramowanie, aplikacja lub te dane są już gdzieś spisane w innym celu i tylko je sobie zaciągamy. Bardzo ważne jest, aby nie poświęcać na ten proces zbyt dużo czasu, ponieważ tutaj nie chodzi o spełnienie wymagań norm, systemów, ale chodzi o efektywność pracy, o efektywność realizacji procesu, o brak marnotrawstwa również czasowego. Oczywiście nie chodzi mi o to i namawiam do tego, że powinniśmy teraz wywalić wszystkie wskaźniki, które analizujemy w procesach, bo za długo schodzi nam ich liczenie. Chodzi mi o to, aby znaleźć ten złoty środek, żeby nie analizować wskaźników, nad którymi ktoś musi spędzić dzień pracy, żeby zebrać wszystkie dane. Tylko zastanówmy się, jak możemy sobie pomóc, często Możemy to zautomatyzować. Wystarczy porozmawiać ze specjalistami z działu IT, może z kimś, kto dobrze zna się na Excelu i gwarantuję Ci, że okaże się, że większość wskaźników, które liczy Twoja firma, po prostu można liczyć automatycznie. Bardzo ważne jest również zarządzanie trendami wskaźników, również po to, aby potrafić wskaźniki eliminować. Może okazać się, że, no właśnie, dane, które są nam potrzebne do danego wskaźnika, są bardzo uporczywe do zebrania lub trend tak naprawdę danego wskaźnika nie pokazuje nam właśnie tej realnej informacji, która jest nam potrzebna do sterowania lub optymalizacji procesu. Ale żebyśmy to mogli zidentyfikować, ważne jest zaplanowanie procesu zarządzania wskaźnikami, czyli badania ich trendów, i to nie wszystko. Pamiętaj, jeżeli już te trendy badamy, to wykorzystujmy je. Jeżeli widzimy, że któryś wskaźnik leci nam za bardzo w dół lub w górę, to podejmujmy odpowiednie działania, ponieważ to może być dla nas szansa lub może być to dla nas ryzyko. Dlatego wskaźniki skutecznie wykorzystywane, skutecznie analizowane, co podkreślam, nie jest wcale łatwym zajęciem, nie jest wcale łatwą do zdobycia kompetencją, aby potrafić umiejętnie i skutecznie zarządzać trendami wskaźników i wykorzystywać ich do optymalizacji procesów, do działań prewencyjnych, do realizacji szans. Natomiast bardzo ważny element, aby zarządzać trendami i samymi wskaźnikami, określić sobie cykle pomiarów i to nie powinien być ten sam cykl dla każdego wskaźnika, ponieważ każdy wskaźnik jest indywidualny. Jeden będzie nam dawał wartość już po kilku dniach, po tygodniu, a inny dopiero po miesiącu czy kwartale. Dlatego do każdego wskaźnika powinniśmy ustanowić sobie odpowiedni cykl analiz i trendów. Zarządzanie wskaźnikami również warto sobie zoptymalizować. Znów, to co czasami spotykam, to jest, nazwałbym to, rozwalenie wskaźników w różnych procesach. I teraz taka osoba, która ma zarządzać tymi wskaźnikami trendami, zbiera te dane, które ktoś wcześniej liczył, gdzieś je wgrywa, może spisuje. Znów sami sobie uporczywie utrudniamy. Najprostszym elementem, jaki można zrobić, to spisać wszystkie wskaźniki w jedną matrycę, udostępnić w wspólnym miejscu, na przykład na jakimś dysku lokalnym, dysku sieciowym lub po prostu chmurze, nawet dysku Google, gdzie każdy może wpisywać swoje dane, każdy właściciel procesu i zbieramy to w jednym miejscu. Oczywiście do zarządzania wskaźnikami istnieją automatyczne aplikacje, istnieją oprogramowania, również takie dedykowane, to w zależności już od wielkości firmy, ponieważ z takimi też się Spotykam, natomiast najprostszym elementem do wdrożenia na pewno jest wdrożenie jednej, ale wspólnej matrycy do zarządzania wskaźnikami. Więc, jeżeli dotrwaliście do tego momentu wideo, to w tym momencie jesteśmy już w stanie ustalić, jaki wskaźnik jest najlepszy. Dlaczego dopiero teraz o tym mówię? Ponieważ zależało mi na tym, aby poznać te wcześniejsze elementy, które wpływają właśnie na efektywność i na skuteczność danego wskaźnika. Więc jaki wskaźnik jest tym najlepszym? Oczywiście nie ma jednego, już się bronię dlaczego, ponieważ co proces to inny wskaźnik, co branża to inny wskaźnik się sprawdzi, a nawet co firma w tej samej branży, która może mieć inaczej poukładane procesy, Mogą, może mieć inne wskaźniki, które będą najlepsze. Natomiast najlepszy wskaźnik to taki, który daje nam wartość. To znaczy informacja, na podstawie której wyciągamy dane z danego wskaźnika, daje nam możliwość optymalizacji sterowania procesem lub pomaga nam zarządzać ryzykami i szansami w naszej organizacji. Kolejny element najlepszego wskaźnika – to taki wskaźnik, który ma odpowiedni cykl badania trendu. To znaczy, jesteśmy w stanie przypasować ten cykl według dynamiki, dynamiki zbierania danych i na bieżąco go analizować, a na podstawie tego wyciągać informacje, które pomagają nam znów zarządzać szansami i ryzykami, czyli inaczej mówiąc też działaniami prewencyjnymi oraz działaniami doskonalącymi. Trzeci element to automatyzacja w zbieraniu danych. Jeżeli mamy wskaźnik, który sam się liczy, to będzie on dla Ciebie najlepszym wskaźnikiem ze wszystkich. To są właśnie te trzy cechy, które ja zawsze analizuję pod kątem najlepszego wskaźnika w systemie. Jeżeli chcesz więcej wiedzieć o wskaźnikach, to w opisie tego wideo również zamieszczam link do naszego kursu o zarządzaniu wskaźnikami, 155 wskaźników procesowych. Możesz sobie już teraz wejść w ten link i zobaczyć, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Natomiast ja jeszcze raz zachęcam Cię do subskrybowania naszego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz, do polecenia go dalej dla osób, którym ta wiedza może się przydać. No i oczywiście dziękuję Ci za poświęcony czas i zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć!